Rozpoczynając pracę w systemie EZD należy pamiętać, że postać dokumentu nie wpływa na sposób prowadzenia sprawy. Odręcznie napisany list może zainicjować sprawę prowadzoną elektronicznie. Zacznie się ona od tego, że skan takiego dokumentu trafi do systemu, a papierowy oryginał do składu chronologicznego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy skan nie zastąpi oryginału. Czasami dokument ze składu chronologicznego trzeba wyrejestrować. Nazywam się Roman Mazowiecki i pokażę Ci, co w takiej sytuacji zrobić. W systemie EZDRP istnieje możliwość zamówienia dokumentu do wypożyczenia ze składu chronologicznego. W uzasadnionych wypadkach można go także wyrejestrować. Obie te akcje wykonamy zarówno z poziomu sprawy, jak i pojedynczego pisma. Po wybraniu sprawy, w której znajduje się interesujący nas dokument, wchodzimy w zakładkę Skład chronologiczny. Gdy zaznaczymy pole wyboru przy dokumencie lub dokumentach, które mają status dostępny, to w prawym menu pojawią się opcje Zamów do wypożyczenia i Zamów do wyrejestrowania. W obu sytuacjach musimy wskazać cel tej operacji. Gdy chcemy otrzymać kilka dokumentów, to musimy podać odrębny powód dla każdego z nich. Pamiętaj, aby potwierdzić zamówienie klikając przycisk Tak. Po zamówieniu dokumentu do wypożyczenia lub wyrejestrowania, jego status dostępności w składzie zmieni się na zarezerwowany. Jeśli zaznaczymy taki dokument, mamy możliwość anulowania zamówienia. Kiedy pracownik kancelarii przygotuje dla nas dokumenty do odbioru, ich status zmieni się na gotowy do odbioru. Dodatkowo otrzymamy powiadomienie, które pojawi się pod ikoną dzwonka w prawym górnym rogu systemu. Gdy już odbierzemy dokumenty z kancelarii, ich status zmieni się odpowiednio na wypożyczony lub wyrejestrowany. Jeśli je oddamy do składu, to będą oznaczone jako dostępne, co umożliwi osobom uprawnionym ponowne ich wypożyczenie. Jesteś zobowiązany zwrócić do składu chronologicznego wypożyczone dokumenty zaraz po zakończeniu pracy z nimi. Jeśli tego nie zrobisz, system nie pozwoli Ci zakończyć sprawy, której dotyczą. Bardzo podobnie wygląda wypożyczenie dokumentu z pozycji pism w toku. Tutaj musimy rozwinąć zawartość właściwego dokumentu RPW klikając na strzałkę po prawej stronie. Zostanie wyświetlona lista załączników jakie zostały zarejestrowane dla tego numeru RPW. Po zaznaczeniu pozycji, którą chcesz zamówić ze składu chronologicznego w prawym menu wybieramy opcję wypożyczenia lub wyrejestrowania. Dalsza procedura przebiega tak jak w wypadku wypożyczenia ze sprawy. W systemie EZDRP wypożyczenie dokumentów ze składu chronologicznego trwa krócej niż przejście korytarzem, by je odebrać. Jednak ważniejsze jest to, że zawsze widać kto i kiedy wypożyczył lub wyrejestrował każdy dokument.